W tym wideo odpowiem Ci na pytanie Co robić w przypadku negatywnego orzeczenia za jazdę po alkoholu w przypadku recydywy lub inna sytuacja, że wiesz, że y, zrobiłeś recydywę, masz już jedno pozytywne orzeczenie a za chwilę możesz dostać drugie negatywne i zapytanie zatroskanej żony, mężowi zabrali prawo jazdy drugi raz miał 0,14, no nie wiem czy 0,14 mg czy promila y, Testy na przyrządach psychologicznych wyszły super, ale oblał testy psychologiczne te pisemne. Chodziło o osobowość. No wiem, bo też poszłam z psychologiem porozmawiać. Mąż był bardzo prawdomówny, na no, że było to drugi raz i za to samo. Mój mąż ma drugi stopień niepełnosprawności, ma nerwicę od dziecka, ale nie chce tego ujawniać. Natomiast psycholog radzi, aby chodził na spotkania przez rok i przyszedł ponownie po tym roku No, bo jak stwierdził, mąż ma słabą odporność na stres Miał prawko przez 20 lat, nie miał punktów ani mandatów no, Teraz nie wiem co mam mu doradzić, czy odwołać się od tego WOMP-u czy może w związku z nerwicą przedstawić im to zaświadczenie o niepełnosprawności i poprosić, aby przystąpił do testu jeszcze raz czy to pogorszy sprawę, proszę o radę No, z opisu wynika tutaj dla mnie że prawdopodobnie ten kierowca poszedł nieprzygotowany do WOMP-u i to poszedł zarówno na badania psychologiczne, jak i lekarskie No i tak przypuszczam, że oba orzeczenia dostał negatywne Także jedyną poradą w tym przypadku, kiedy to mleczko się już rozlało, jest po prostu posłuchanie rady tegoż to psychologa odbycie jakiejś rocznej terapii oraz powtórne podejście do badań za rok Natomiast, jest ciekawsza sytuacja Co możesz zrobić, jeżeli trafiać się to nieszczęście po raz drugi Wiesz, że w Twoim WOMP-ie nie, nie będzie łatwo Być może obejrzałeś nawet moje filmy Być może przeczytałeś jakieś inne relacje w internecie No i wiesz, że Ci nie będzie łatwo Ja Cię też zapewniam, że Ci nie będzie łatwo I co robić I ostatnio trafił do mnie pacjent, aż z Częstochowy w zasadzie trafił do mnie w innym celu, w celu przedłużenia terminowego prawa jazdy, które dostał w WOMP-ie po badaniach żeby było śmieszne, było to po drugim podejściu i to podejście on zrobił w innym WOMP-ie niż ten przynależny mu terytorialnie i jakoś szczęśliwie przeszedł. No Przypuszczam, że jednocześnie zataił poprzedni incydent, no a ponieważ pomiędzy WOMPami, pomiędzy województwami nie ma jakiejś komunikacji co do takich kierowców zapanych za alkohol No to jakoś mu się to smyknęło i podszedł do tego w tym drugim WOMPie po raz drugi, ale podszedł jako pierwszy raz Także jeszcze raz powtarzam, do mnie przyjechał na przedłużenie terminowego prawka obejrzał wszystkie moje filmy no i w ten sposób jakoś chciał uszanować czy uhonorować mnie za, no powiedzmy, dobre porady Prawko oczywiście dostał na pół roku w WOMP-ie Ode mnie dostał na troszeczkę dłużej i powstaje takie retoryczne pytanie Czy jest to jakieś rozwiązanie dla Ciebie? I powiem szczerze, no trudno mi powiedzieć, no nie za bardzo sobie wyobrażam kolejną migrację ludów kolejną emigrację między województwami Osobiście jestem zwolennikiem szczerości wobec lekarzy no ale w jakiejś sytuacji podbramkowej, kiedy masz nóż na gardle no czasem ten cel uświęca środki i oczywiście do tej alternatywnej drogi i do jej wszelakich konsekwencji, które mogą Cię czekać no decyzję musisz podjąć sam, ja Cię do tego nie namawiam ale jeżeli jesteś pewien, że ten alkohol w zasadzie już rzucasz i to nie tylko rzucasz go za kierownicą, tylko w ogóle go rzuca, że, że będziesz był wieczna już abstynencji, że nie będziesz pił Że było to po raz ostatni raz w życiu, no, Kto wie, czy, czy, czy, czy, czy nie trężyć się z tymi wąpami, psychologami podjąć decyzję jakąś męską Ale mówię, za tym musi pójść jakiś follow up, czyli po prostu całkowite całkowita rezygnacja z alkoholu, a nie tylko rezygnacja z alkoholu jeżeli będziesz jeździł, czy jeżeli planujesz jeździć, także na tym kończę, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, oczywiście tradycyjnie Cię zapraszam do komentarza pod tym wideo, no życie troszeczkę przerasta przepisy, to prawo jazdy naprawdę może być Ci potrzebne, Ludzie są łapani, zresztą tak jak ten mój kierowca z Częstochowy za jakieś śmieszne rzeczy, typu 0,11 promila za 5 minut jeszcze jest 0,8, czyli 5 minut wcześniej był no, zagrożeniem za kierownicą, prawda po 5 minutach nie jest Także w większości to są tak zwani wczorajsi No i być może jest to dla nich jakieś rozwiązanie Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia I do zobaczenia w moim kolejnym you